Otwieram 61 sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych na sesji obecnych jest 19 radnych. Witam serdecznie radnych i wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. 61. pierwszą sesję Rady Miasta zwołamy na wniosek Burmistrza Miasta w trybie paragraf 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym. Porządek obrad i proponowane projekty uchwał otrzymali wszyscy radni. I nim przystąpimy do realizacji porządku obrad o głos prosił pan skarbnik w imieniu burmistrza proszę. W imieniu burmistrza chciałbym wnieść autopoprawkę polegającą na zmniejszeniu wydatków o 32 tysiące w dziale 900 rozdział 917 paragraf 421 i zwiększenie o te 32 tysiące w dziale 900 rozdział 917 paragraf 60 na uzasadnienie do, do tej zmiany mają Państwo w piśmie dyrektora zakładu usług komunalnych. Myślę, że nie ma potrzeby głosowania tego, to będzie taki milczący akcept radę. Do wiadomości przyjęliśmy to i jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że rada przyjęła to do wiadomości. No ale do, do wiadomości przyjęliśmy. I punkt 2a porządku obrad, projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. Jest to projekt oznaczony 1 na 61 i tutaj poproszę panią radną Lucynę Indryszka, przewodniczącą komisji o opinię na temat projektu uchwały. Y, opinia Komisji Programowej Budżetu, y, dochody dział, 900, rozdział, y, przepraszam, dział 600, rozdział 616, y, zwiększenie o milion złotych planu dochodów z tytułu dotacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Andersa w Bartoszycach. Całość dotacji y, będzie wynosiła milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych, w tym milion złotych w 2022 i 499 tysięcy 307 złotych w 2023 roku. Komisja zaopiniowała pozytywnie i wydatki dział 600 rozdział 616 zwiększenie o milion złotych planu wydatków na przebudowę ulicy Andersa w Bartoszycach. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zwrócić głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie przystępujemy do głosowania, kto z Pań i Panów jest za, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 2. B porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2022-2034. Jest to projekt oznaczony numerem 2 na 61. Również tutaj poproszę Panią Przewodniczącą o opinię na temat projektu uchwały. Komisja zaopiniowała pozytywnie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą Przebudowa ulicy Andersa. Ponadto dostosowano limit na przedsięwzięcie Przebudowa Placu Westerplatte i Parku Miejskiego do wartości przyjętej w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036. Także opinia jest pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?